nie, nie. My, my nie przeszkadzamy A wręcz jak pan zwolni, to ponieważ my mamy większe gabaryty, ktoś jest, podkusi pan kogoś do wyprzedzania i więcej będzie z tego kłopotu niż pożytku. A ten kolega, który miał robione biodro, on miał tutaj robione. I mówi, stary, I mówi, to jest taśma produkcyjna, tam robi się 12-15 operacji dziennie. I na najbliższym skrzyżowaniu z, z sygnalizacją pojedziemy sobie w prawo. Tutaj jakby Pan stał na lewy, pasie do skrętu. Dla pierwszej pozycji. Musi pan pamiętać, że powinien pan troszeczkę cofnąć się, to znaczy troszeczkę być cofnięty, bo o ile pan nie przeszkadza tym samochodom osobowym, to widzi pan, że autobusy robią skręt w lewo z mniejszego łuku, a są dłuższe, dlatego nie można za daleko wyjeżdżać. możemy zacząć Nie chęcieć jechać. Mamy pierwszy. I tutaj padnie polecenie. Proszę skręcić w lewo na najbliższym możliwym skrzyżowaniu. Jest to skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Pierwsze. Zmiana pasa nieoznaczonego. Kierunkowskaz. Wjeżdżamy. Należy tutaj wyłączyć kierunkowskaz, ponieważ my nie jedziemy tutaj na pętlę. I teraz. Mamy do wyboru za skrzyżowaniem dwa pasy. Niemniej jednak między końcem skrzyżowania a przejściem dla pieszych jest linia ciągła oddzielająca pasy ruchu i nie możemy jej przekroczyć, więc będziemy zmuszeni do zajęcia lewego pasu. Ale musi pan pamiętać, że ci za nami mogą jechać niezgodnie z przepisami i oni tej Linii mogą nie honorować i tutaj możemy się wpakować w maliny. Jedziemy, jedziemy. Widzimy linia ciągła. I teraz kierunkowska z prawo. Uważnie i widzimy tutaj biała skodowka już nam zrobiła. Tutaj jeszcze Iweko. Nie, nie, nie, nie, nie. Trzymamy się swojego pasa. Zjeżdżamy na prawy pas. Dopiero. I widzimy tutaj, że że istotnie tylko my jechaliśmy zgodnie z przepisami bo pozostali sobie tą linię ciągłą przekroczyli i to jest największe zagrożenie podczas egzaminu żeby o tym pamiętać i na, skrzyż na skrzyżowaniu pojedziemy w prawo ponieważ tu zostało nam jeszcze jedno, jeden wyjątek, ale nie chcę bezproduktywnie jeździć po mieście, więc zaczniemy sobie sprawę o skrzyżowaniu, o zawracaniu. Można już.